Dobra. Dobra. Tu jeszcze nie są. Ale... To się zmieni bana. Jeszcze dalej. To są te tutaj sklepy. Na lewo co widzisz? Ten.. haj, genesis i eee... tak dalej. Dotarłem do wejścia tutaj tej. Ja Nigma books masz. Jesteśmy akurat przy nim. To jest ten sklep. Dobra, tylko musimy ustać w bezpiecznym miejscu mhm. i to, to, Czekaj mam pomysł. Jadę tutaj i tu gdzieś ustaniemy. Dobra. Kurwa, ile tam jest... Nie wejdę, tam nie ma opcji. Tu jest o, na pa... Uuuu. Boże. Myślałem, że będzie pusto, nie? Wiesz co, tramnij tutaj. Po prostu... Jadę po... do miasta. Pojeżdżaj, pojeździ tutaj. Żeby się to tu na pewno skupiły. Ja pier... To jest cała horda. Dobra, możesz wrócić. Odjechać, odjedźć daleko, gdzie zębiaków nie ma i tu idziemy. Nie ma najmniejszej szansy, żebym tu wszedł. Byt. Kurwa, co? Gdzie to miasto? Kletki tu jest. Możemy ustać? No. no. Hmm. Czy dalej. <grym> Idź dalej. dalej. Dalej, bo one nas będą szły To wiesz, tak orientacyjnie musiałem przywalić tym samochodem No, widziałem, widziałem Dobra, tu ustanę, okej? Okay? Epa. Tutaj ustaniemy A, stój, stój, stój, stoi się do tej przyczepy coś wstawić? O kurwa, ono się... Ona ma tyle miejsca Masz samochód? No ale nie wiem, czy jeszcze z benzyną czy z kojczykami będą Ona ma 400 widać. miejsca w środku Nie, no ja pierdolę, horda, wy ja, jaja robicie ze mnie Dobra, ja w sumie to zrobię tak Wsadzę do tej pszczepy wszystko I... e Tylko e nie wiem, później będziemy musieli podczepić do sportowego No. Ło Ale to Brat, czy to jest? i horda mnie goni e Ten co całe jedzenie tutaj Być <grym> mamy tyle tego, że Dobra ja sobie wam okay. powiedziałem, nie na długo. Zobaczcie, oni są. Tak prewencyjnie, zobaczcie. Ja już powoli idę w waszą stronę. Uważaj, jaki zombie mm -hmm. tam jest. W całą stronę. Nie, nie, nie. Ja. Tylko jest wbiórki, ale dobrze. Dobra, nie będę biegł w las. Będzie się kurwa, samobójstwo. Już na drugie miejsce skoczyłem z miejsca. O co, co ty za mnie idzie? No nie, głodny jestem. Dobra, tylko widzę trochę tych wrogów tu mamy. Dobra pierdolę, pójście w las to będzie jednak chyba najlepsza droga. Dobra, to idziemy. Dzień dobry. Wezmę sobie szybko serce. Ale ja mam plan, jak tu będzie mało zombie, to ja przeżyję. Wierzysz w to? No, kurwa, horda, no nie kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, No kurwa, jest dziesięć no, 10. 10. kurwa, tu jest kurwa, setka. kurwa, a kurwa w pizdę. -y mi spadły, kurwa jak się spojrzałem w tą stronę. Ja pierdolę, umrę tutaj. Ja kurwa umrę... w pizdę. Znów padłeś? Zostaję to bez komentarza. Wiesz co, możemy ich wybić. Wiesz, tu nie ma Mogę dużo. Stać. Juhuu kurwa zdechłem cię się jeść. Ej, jest ich tutaj aż za dużo trochę Popierdono mnie te hordy Ja nie mam w ogóle farta do tej gry Zero jedzenia, zero kurwa antybiotyków i innych takich rzeczy Chcę coś dostać fajnego? Nie, chuj dostanę hordę zombie No mi coś jest kurwa co ci jest do cholery? Czemu tobie HP spada? Dobra, wybite. No i wybite. Mm -hmm. To jeszcze chcemy wybijać? A, musimy One. przejść tam. Musimy przejść niżej. Tak ja pierdam, zabrali całego farta z nas i się bawią. O ty kurwa Dobra, Kudowała A Chodź, idziemy po prostu od razu do enigma Box. Idę w stronę jakiejś bazy wojskowej. Tylko tu widzę, że coraz więcej w lasach jest dużo zombi. Kurwa, jak ci wyskoczy coś zza drzewa, to jest prop. problem. Na przykład teraz. Na otwarte pole, na otwarte pole, na otwarte pole. Kurwa, więcej zombi. Co się zresztą gdzieś w jakimś? Czekaj. Co to jest. Czy też szpital jakiś? Czy panie? O, o, o, o, o, robi się groźnie. Ej, fajnie. Muszę wyjść stamtąd. Fajne, tak się nie Antybiotyki, tabletki, przesunki. Abudą. A pojedynczo, pojedynczo, pojedynczo. Dlaczego miałem stamtąd wyjść? Bo już nie, nie wiedziałem ile indziej. Zbierają te butyki Zbieram, zbieram. Tutaj nie, co? Co? O kurwa, to zgodnie. Ja pier... kurwa Dona. Ja się zresztą chyba przy śmierci właściwie. Dalej się patrzy na mnie. O, prawie mnie zażarł. Jebanych chujek. Ile książek! O, super. Elektryka to pierwszy, biorę. Wiesz, wszystko stolarstwo to pierwszy. Naprawa pojazdów tą drugi ale raz. Z... Ty Wszystkie biorę. Że tak Dobra, powiem. Ale, ale nie szalej, aż tak z tym. Że bo tak da. powiem, jak zginiecie, to będzie śmieszniej. Daj ale nie zginiemy. Zobaczymy. czym jak ja cię dorwę, to zginiecie. Dobra. Ja sobie chyba kurwa znów zdech. No i nie wiem, co się dzieje. Ja mam same hordy. Nie tylko ty wiesz mi, naprawdę. Jak zobaczysz sobie na odcinku, co ja tu mam, to sobie... Zobaczysz. Ja ci kurwa kiedyś nagram perspektywę moją. Zero jedzenia, zero kurwa, wszystkiego. Same zombie. Napierdałam mi chyba spierdeć, jak zombie teraz w drzwi. Nie ma tu okna, nie mam jak uciec z mi się dobiło tu przyjeściał ten Dobra co przyczepą Robię to czego się nie powinno w tej grze robić Ale tym zajebiste, uciekłem z nim Poświeć nie Poświeć nas Używam broni. Tu jest ich za dużo Ej, elektrykę tą drugim nie mamy? Bo nie wiem w sumie czy do... Hmmmm Wezmę do pracaku Wielej Elektryki nie mam żadnej idę po auto. Spawanie, tam Pierwszy. Spawanie mam jedynkę. A, no to odłożę. Tylko stolarstwa poziom drugi nie mam. Zadrapanie krwawienia. Ja przeżyłem! Mi wbiegło do szpitala no z mam. Piątko Tom, trzeci. Mi serce na pierwio. Nie, ja żyje, co jest? Ty chcesz No samochodem? ja teraz nie. Raz? E, ty chcesz samochodem to podjechać, tak? Tak, ja, już jestem, A Jak myślicie, że Dobra, ja nie. strzeliłem, to ściągnąłem wszystkie zębiaki, ząbia prawda? Teorii. Tak. Ja. Nie, pierdolę. Jak myślicie, teraz one tu przyjdą do mnie, czy pójdą tam, gdzie jest strzał? Do strzału, bardziej. To nie był głupi pojazd takim. Miejsce no, ja do którego idzie, że wygląda jak lotnisko. Że ja? Mm -hmm. No właśnie... Planuję. Oj, wszystkie poszły poszutam. Dobra, ej. same Samochody. Tak mi to tak. za nią bo mam o sobie. Ale już mam spokojone. Eee, Dobra. A kluczyki? To ty wziąłeś chyba, nie? Ja? no to No to Jak zobaczysz na mapie, gdzie ja jestem? I mogę no Nie mam wykluczników, no musisz jeszcze przyjść. Gdzieś bym chciał zobaczyć, gdzie jesteś, ale mam tutaj taki kurwa Saigon. No, ja bym musiał do ciebie pobiec, bo ty masz coś dla mnie, ale ja mam coś dla ciebie. No to fakt. Mam antybi antybiotyki dla ciebie i tabletki i ogólnie kurwa wszystko, co potrzebujesz, a ty wszystko, co ja potrzebuję. Dobra, mamy jeden samochód. Ja potrzebuję w tym tak. samochodu, właśnie. Ja też mam samochód, ale chyba jest kluczy Bieg na to nas? I co? Ja to są same hordy, naprawdę. I no wziąłem klucza i. Zdaniem. Ale da się I je Jakby nie wiesz? do tego samochodu? Co się stało? Dobra, chodź, chodź. Wezmę. Podje Podjedziemy tam. Dobra, mm, może tym pojedziemy, nie wiem, może ten będzie ten, mocniej ciągnął. Ja bym polecał może tym, ale tak wolisz? Nie ma tego. Nie ma paliwa. No zobacz, zobaczymy, jak on będzie ciągnął ten przyczepę, bo dużo. Ja może być Próbuję... wejście z tej bazy. Próbuję wciągnąć. O kurwa, aż tam. Tylko musisz zombie, powiem, i biegnę i coraz więcej hort się ściągam. Tylko broń mi się zaraz Dobra. Swój... odpowiedź brzmi, nie biegaj Mocy, mocuj Nie miał. jak idzie trochę więcej Coś na szybko, please. A, dobrze ciągnie, no dobra No to jeździ tam do sklepu ja się przejdę po prostu. No nie. Istniemy. Kurwa, no ile jest tu zombiaków. Ja chyba naprawdę jest w tej broni. Dobra, stoję już pod księgarnią. Okay, no to pakuj książki. że Ciebie uh -huh. Brakam mu. Byłem pół miasta za tej przyczepy załadować w sumie. Dobra, ale chyba wszystkich tomów to ja nie będę, co? Nie, tylko po jednym. Tam patrzę, nie ma dwie... tych par. Oj, zleciało się ich trochę Ej, pomoc będę potrzebował Jestem daleko To musisz pomóc, jakoś nie wiem jak o... Bo mi się broń kończy O kurwa No, jak na kolejnych za z sprintem kurwa mam w końcu teraz spróbuję coś zrobić, popatrz to jest taka grupka, mogę je wyciągnąć a tak zrobię kurwa ile ich tu jest Sobie, no musiał małą myszkę chyba kupić Ty <grymne> mi kurwa już nie łapię przycisk myszy Nie za dyszkę są w aucie? Pojechałeś już No to spróbuję wrócić do tego motelu tam Gdzie się, ją To idę idę Próbuj mnie zgarnąć Jakieś jedzonko wziąć może uh, Jadę tam gdzie był ten Dobra, niebie. jestem tu, idź ty, idź jak możesz? A, dobra, nie możesz, idź dalej, idź <słuchaj> troszkę dalej. Żeby się nie Ja Jadę tam gdzie był ten samochód taki. Co tego go chciałeś zabrać? Jestem za tobą, no. Jestem za tobą, dobra. Siadej, jedziemy. I ty stoisz tam, dobra, idej, idę idę idę idę idę idę idę idę idę Idę Jed, Jedź, jedź, jedź Uuuu Fajnie Dobra wiem, że zła droga, ale jedyna, żeby uciec Dobrze jest to dobra, Jest czysto w Tu mów, które teraz Mhm Tu w lewo Jest cały czas Znacznie nie, nie, nie drogi nie normalnej Jeźdź dalej cały czas, cały czas No nie mówcie, to jest, kurwa zamknięty Jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, zaraz będzie w lewo Najbliższy no skręt O tutaj Fuck, fuck, fuck, fuck, to ma robić dobra I cały czas jeźdź tą drogą Ej, takie niebieskie budynki na mapie to co to? Cały Masz czas sk nie skręcej Tutaj, dobra, w dół. No, no, no no, no, no, Cały czas. Ej, będziemy u siebie. O! No. trochę ich to przyszło. Dobra, jak najbliżej zaparkowałem. Tak. Ty spróbuj. Ty już ty przenoś. Znaczy, no, ja muszę iść broń naprawić. Ja muszę się najeść najpierw. Dobra Tak to jest baza wojskowa Kurwa, Kurwa mać Alarm, super Jak ja mam dużego forta Czemu to jest kraw Ci tylko powiem tyle, ja jestem w tej chwili w zamkniętym miejscu z tordą zombie I to co się tu odpierdala to jest dramat Gdzieś na jakimś polu znalazłem tak z dupy krew tak taki duży rozet krwi Zaraz nie będę mógł biec i będziesz pod tokach Raz byliśmy radze Mamy ciężki. Mamy wszystkie książki mamy Mamy tylko brakuje nam jednej Tom drugi stolarstwo Ale wszystko pozbierałeś? nie bardzo. Hmm, Chyba. He, wiesz, w sensie... dajmy, dajmy, daj książki tutaj wszystkie, bo tu też jest dużo miejsca. Czekaj, jeszcze kij do... dokończę naprawić Do pełna. Mm -hmm. Naprawiłem go już 11 razy. zombie wymać fajne rzeczy. Ja chcę te rzeczy dobra, naprawiony. Nice. Okaz yes. Buty wojskowe. I Czy mamy otwieracz? Kamizelkę kolorową. Atręty mamy. Spodnie bliskowe, leśne. No. Już zabrałem całego zombiaka, praktycznie. Była strasznie fajna rzecz. I tylko skarpetki, maj zegarek. Zabrałeś całą tą furgonetkę? Nie całą chyba. Nie, ja w sensie już zabrałem resztę. Kambura? O, o, o, o, osobie jakie potrzebuje na miejsce? Nie wiem czemu. O, ten pistolet ma amunicję nawet, nice. 13, 14 właściwie. Kurtka, o, nice. Tu jest wyjście. No jest, ale mam trochę opancerzenie. Niech tak mi spodziewa życie. Do jedzenia nam nie Na Długi czas. Nawet fajnie wygląda moja postać. Mój. Kurwa maczeta mi się zepsuła nie. No już sobie jakąś potrzebną książkę. Mhm. Gdzie ty ułożyłeś resztę? Do, tam do barku jego chyba. Od, z lewej. na początku. Z barowych. Tu, tu, tu. O. Więc Dobra, to wezmę elektronikę Tom pierwszy. Już zacznę czytać. Dobra. Inżyniera. założę, bo nie mam. Moja postać bo widzi bez okularów. A i teraz y, ten turcen musimy nawet jak nie mamy tej książki na stolarstwo i tak musimy iść coś porozbierać. Mhm. Mm I może to będzie wolno. To możemy do tego sklepu obok pójść, bo on też ma tam jeszcze czy Dobra Dopóki jeszcze jest jakoś jasno, choć coś polutujemy a... może... Ja mam do... do tego, do tego, do... do biblioteki Kogo czekaj już odczepię, tej A niby, do biblioteki znowu? Ale już Zbiera nic resztę. Nic nie ma? Nie, już nic Nic? No, nie aha nie bądź Cześć, czy mi się V zbagował? Chyba tak. Uh. Dobra, co się z moją postacią dzieje, bo nie widzę. Dyskomfort coś mi jest, to wiem. Jej infekcja. Dobra, to tylko je... jedziemy tam, gdzie mieliśmy jechać w sensie. Aha, uh -huh. dostanę te kurwa, no. Albo wiesz co? Eksplorację może bym sobie na dziś odpuścił, a wymień w sensie na dziś, no na ten czas, a tak to wymienił nam e, tego, no wymienił nam przód. Możesz wymieniać. Dobra, Żyje. Na szczęście żyję. O, ja spróbuję ogarnąć kuchenkę. Ło, wow, jedzenie, nice. Jak luz nastawny. Dobrze, że mamy tutaj... Koleż zaorcia! Wstanie, piszcie. Jak tu zombie się wpierdoli. Ja pierdolę. Weźcie, przestańcie. zombie to jest straszne. Dobra maska wymontowana. Mm -hmm. wojskowy. O! Dobra, zamontowałam nam nową maskę. Nice. Teraz jest super, ta, tylko nieco lepsza, ale... Gnador wygląda tak sobie średnio, ale... trzyma się. Zaraz z tego pierdolnika. Zaczynam już elektronikę czytać. Kieruj Aha. się w moją stronę, do kieruje Kieruję, kieruję. Owoje kieruję. Jezu, ile żarcie, majs. Nice. Ja czuję, że żyję nareszcie. I co czas najwyższy. Po latach umierania. Tylko gdziekolwiek nie pójdę, to i tak słyszysz szaski. Ja tylko powiem ci tak: z hordą da się przeżyć. Lepiej ją wykiwać. Jak ją wykiwasz, to jest bez problemu. Biały wino to sobie wezmę. Tak? <grywa> Kurwa, przy zębiach. Tak. Jak no. ja widzę zębiaka, to nawet z nim nie walczę. Po prostu od razu która A to tam pierwszy, czytany. Serio, oni są cięcy, jeżeli chodzi o tę grę. Dobra, udało mi się z tego nie się. Byłoby ciekawe, by biegały. Nie dali byśmy ja. rady. No nie dali Czy? Wy też Na pewno. Nie dali. Ja mi Amigo tylko pragnę ja. przypomnieć, że ja zaraz cię doścignę. Nie chodzi bardziej o to, że po lesie biegacie i... Tam nie ma no, jak ja jak ja nie to w A Ja tu sobie nieźle razy nawet teraz Jestem w domku jakimś, gdzieś cisza Spokój, nawet kurwa ekipunek, w końcu Ekipunek wojskowy zdobyłem No i dobrze, jakiś karabin czy coś? Też Torba sportowa, ale taką mam No to jest na nawet... 18 tylko, szkoda. Ładnie zielony. Ja mam opierać do konstrukcji, więc wezmę mózgów. ogólnie baraki są dosyć Nieopłacalne do lutowania Rysznice Skoro tu jest spokój to sobie usiądę i spoczytam Ale wpierdony coś Jeśli ja może jeszcze umyję czy coś w stylu, nie wiem Będę sobie zaraz do ciebie nazwijał tutaj No ja na razie w kiblu siedzę, na szczęście Teraz się nie radzę tak źle Ja również się chcę umyć No to co daje tym mycie? Tak infekcji Nie jesteś, jest, no, jest, jest szansa, że się za, zachowyłeś To się no, nawet światło jest. Fajnie. Ja mogę sobie naprawić tą... Czy to jeszcze mogę? No. To to ja rozumiem. Siądźmy odpocznijmy chwilę. 19.20. Nie mam papierosów, zaraz będzie problem z tym. Ja mam właśnie papierosy, ale ten nie mam zapalniczki, nic takiego. Właśnie ja mam. Idziemy dalej. No ale mam zajebistą ochronę teraz. Kamizelka KULO odporna. Kulu odporna już mi się prłącza język nawet e, hełm. No i jeszcze ten e, buty wojskowe. Ja mogę wejść dę? Dziwi mnie to, że w szpitalu nic nie było do zdezynfekowania rany. Przeszukałem cały, czy za tym tam. zanim zombie wyszło, ale jakoś tam nic nie było. To było tylko w pchły tabletek przeciwbólowych i tych innych. No to lipa faktycznie. A te no to tylko jedna. To dla ciebie akurat. Czy już chory nie jesteś. To znaczy tak, brzuch mam jeszcze ranny z tego co widzę. Tak Głęboka rana. Definitywnie trzeba to... Trzeba to... Mm, zszyć. Mhm. A to jakieś nici czy coś? Tego no tam? nitkę mam, nie mam igły. Mhm. Jaka horda? Dobra, ale trójka przyszła tylko z tej Nie wychodzę z ziemi. Jedzę sobie po prostu. Nie mogę tego postawić, to. Another zombie. Skur kurwy to jest no, jeden, tam sposób. To co kurwa goła idzie, co gdzie? Les nie będę, bo to mnie zabije tylko. Zesieł na mnie zombie. A szczególnie to, że jestem tak przy mieście. Więc no. Nie, bo to pustynne. Kurwa, z przede mną wszystko Przeskakuję przez płot. Tu ma chyba plecak wojskowy. O, o, o Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź, tu będzie muszę zabić. No to co? Ty farmę znalazłem jakąś chyba. Ale czysto? Czysto. Nawet do wyjścia jakoś się doczłapałem. Plecak wyprawowy. O kurde! Często no, przydałaby się zapalniczka Chyba coś w tym, żeby zapalić sobie szluga. Bo ja mam... Czekaj, daję mam papierosów, 40 papierosów Jaki masz plecak? Mmm... Czekaj... Sportowy Sportową torbę. Torby sportową. No. Ja zostawię ten plecak dla Ciebie. Jeśli ja to czym się rozumiem to plecak? większą mm -hmm. pojemność coś? Masz napisane pojemność przecież. A faktycznie jest. Na no to nie zwracam uwagi nigdy. Kurwa, czuję się jak one man army. <śmiech> Ja się czuję jak ktoś, kto kurwa przeżył, niemożliwe A no to to też się tak czuję to jest. Co to jest Dobra, wiek mi sporo spadł Może zanim tam pójdę to zobaczę machę Potem fajnego tipa sprzedam na zębiaki, jakie łatwo zabija. Hmm? Wystarczy, że pójdziemy. Tak, że ja pójdę sobie bardziej w lewo, a to bardziej w prawo. Na razie, że ja tak się staram gdzieś co. tą bazę wojskową muszę szukać. Będę z tobą szczery. Ty masz po drodze takie, jakby. Nie wiem, co to jest, nawet jakieś małe. Małe coś. Ja mam po drodze miasteczko. bo nie powiem M16, to bym sobie ogarnął na aktora. A ty to sobie normalnie bazowy skąd znalazłeś? Mhm. Mm no, tylko zobacz, ile już mam zębieków wytłuczonych Mhm. Czekaj. O kurwa. 170 70 też. jeszcze to aktora. Co? jeszcze czytać A, ok, dobra. Jest, jest. Ja mam jedynie pistolet Ja ci coś tutaj dam Najlepiej tak jakbyś właśnie pomógł z tą wazą wojskową No bo tak to byśmy się uzbroili we dwójkę No wiesz, tylko ja jednak Zanim tam dojdę do ciebie Powiem ci osobiście, że ja tu ładnie wyklirowałem. Ja widzę tutaj, gdzie jestem Nie wiem, czy tu zombie jakieś będą czy nie No jest jakiś... W budynku też jest od cholery zombie kurwa, kurwa, widzę No ja też, i to jest właśnie problem, bo prawie mi dupę zrobiłem Dobra, elektryka przeczytana, to można iść rozkręcać Skręcę, tam radia jakieś przyniosłem, to też może Masz może jakąś ee, taśmę? E, nie jak zobaczy gdzieś taśmę to zbieraj, proszę. Gdzie masz te radia i tak dalej? No ja klopowa, to, na to co dojeścia, Poszukaj. Ale to byś się tu ładnie ubierał, powiem ci szczerze. Na no, po są wszystko. No, wszystko do, dobra, e, latarkę mogę rozkręcić, czy. Taki też. Ej, no zębia posrał do reszty. Mhm. Ja pierdolę przeszedłem przez to, przez okno, które jest wybite Nie zdejmując kawałku szkła, No Tylko zapomniałem to już masz krwawienie Znaczy, no, no tak, krwawienie mam Zadrapanie e, Zombiaka posrało dlatego, że wziął, wybił okno, Wbiegł znów do budynku, w sensie skoczy przez to okno Rozbite Poszedł do drugiego okna i zaczął znów wybijać A, to u nich normalne Głupie są kurwa, jak nie wiem Głupie one zabijają Kolejny plecak wojskowy Dosłownie plecak wojskowy, 28 pojemności Ja pierdolę, co tu w ogóle zabrałem Nie mam broni. Dobra, spierdam, bo nie mam broni, to jak ja się mam bronić? Jak pójdziesz dokładnie od góry, tu gdzie jestem ja, to już przejście jest rowane, możesz śmiało wchodzić i nie będzie problemu. Próbuję się cofnąć. Co tam znaczysz? Wyjmę sobie pistoletek, w razie był ja bym miał strzelać, bo nie mam broni. Ale jesteśmy już tu w okolicy? Nie, nie, nie. Wiesz, nie, mam nóż kuchenny. To mogę sobie nim walczyć jeszcze. wiem, plecek. Plecek co, co, wyprawowy. Zimtuj. Plecek wyprawowy ma 27. Wojskowy ma 28. To jest co, jednak się wrócę. Myślisz, że jest to, że to jest dziura w płocie, którą można sobie śmiało wejść. Ale zajebani. Chce mi się palić, a nie mam co Ale ja lubię zabijać nożem w tej grze No, jest to, to jest próba przełożenia rzeczy na plecak Kurwa, zaraz mi się ten nóż popsuł. Skąd was negatywa? Nie pamiętam biec, a mi się śpieszy trochę Jak masz biec, to lepiej nie biegnij Tu pan, to wezmę sobie I tak w sumie to mogłem sobie pobiec, bo tu nie ma zombie już praktycznie Wybiłem wszystkich Zaraz zobaczę, gdzie ty dokładnie jesteś, bo... Obiście ci powiem szczerze, że nie wiem Jakieś hangary dziwno. Znów kurwa jakimś tym jestem W trójkącie bermudzkim, ale tym trochę już normalnym Dobra, mam pletaczek wojskowy Ale nie mogę zdzierzyć to, że jeszcze kurwa fajków nie znalazłem Ja, ci, ja mam ogarnięte te topałki, więc Ja mam Ja mam zapałek no, no to akurat się dopełniamy z tym Tylko nie wiem czy to akurat zapałek nie starczy na jedno zapalenie To są zajęte, na szczęście Chodź przyjaciół ruchajcie Oaj coś musisz sobie wypić mordo. W tym hangarze chuja nic nie ma. Idzie kolejna z pescakiem wojskowym, a nie to wyprawowy. Ile tu jest tych zombiaków? Pescak, nic już może mnie łączy. Nacakiem wojskowym tym razem? O kurtka skórzana Słyszysz? Słyszę, słyszę A w tym to ja mogę kurwa No A, chciała mi dupę zrobić Czemu nikt nie ma wywierosów W wojsku nie opalam zda. No właśnie, to No dziwne. Dobra, trzy zębiaki takie na krzyż, to zabiję was. Te się dostały. Aha, a to co, zabiłem was później? To moja rana, brudny bandaż. trzy tylko ich kopiąc i przewrócając jestem pojebany w tą grę Jakbym spiął dupę to bym pewnie zabił całą hordę kurwa tylko ich nie, ten wierz mi, żebyś nie zabił znaczy nie, nie nie ten nie nie nogą, tylko jakby jakimś gównianą bronią, młotkiem czy coś takim z małym demenżem. słyszę, gdzieś się próbują z kurwy dostać. Kurwa, ale ja mam ochronę. Zrobię screen'a. Muszę sobie też to sprawdzę. Pięknie to wygląda. Cały na zielono praktycznie jestem. To ja tylko klatka piersiowa i nogi jeszcze. Zostanę. I to nie jest zielona skóra od zombie. Rękawice kuchenne. Nie, kurwa. Tak, Coś się nam hmm. koledzy w ogóle jakoś przycichli. Co tam się dzieje u was? No, czytamy. No Turcja czyta, ja przeczytam elektrykę dopiero. A, no, to tylko my się zbroimy. A nie wiesz co my czytamy. O! Wyłącz, wyłącz! Czekaj, tak, okay, rozkręcam. Wchodni wioskowy okay. miejski, mogę do M16, zajebiś. No dobra. No i chyba elektryk... Nie, masz, masz coś do rozkręcenia? Mm, nie bardzo, ale poszukam jeszcze. Bo miałbym już wbity ten. No, no. Miałbym już elektrykę na pierwszym. No to są zombie. Ale ich omiję. Bo już nie ma nic. To jest? Co Dobra Sheila, jak do tak. odejdę, to jest tam jakaś broń taka do walki, grać. Yy, szczerze? U mnie na razie tak. nie ma nic zbytnio, bo sam jeszcze właśnie tą maczetę próbuję zadbać. Jakiś młotek dam Ci, jak chcesz. No to jakakolwiek broń. Ja panem walczyłem właśnie teraz. Zbyt w samochodach mam może sam. Bo jeżeli chodzi o broń palną, to myślę, że tu znajdziemy bez problemu. Myślę, że maczetę i resztę też znajdziemy. Wiem, że tu tutaj samochody, więc też by się Udało je ogarnąć. Ale jest tam jakieś picie? Czy. Tak, picie to muszę od cholery. I ubierzesz się cały na wojskowo, wiesz mi. Dobra, Turcja, jaki pomysł? Ja idę po głuchenkę. Nie z nami to w sumie nie wiem, co ja mogę zrobić aktualnie? Mmm, porozbierać rzeczy. I przylokować z żeby chciałem to robić. Ale ja to możesz pościnać. Albo dobra, wezmę deski, bo już mogę powoli zacząć framugi robić. No. O kurwa, trochę was się tu. Zbierało! Znażam znaczy. piękny samochód, ale jest kurwa... Może zakładam, że jest benzyna w środku, tak, Jakby jest, benzyna, ale jest to ja. No to ja, jak jest benzyna, no to ja go... Mam ten sobie tego. To nikt nie ma papierosów? Nikt. Może nie będę iść przez taki drogi. Później czemu, ale tu nawet nie ma w ogóle budynków, a jest i tak wpis do zombie. Hmm. Jak wejdziesz tu, gdzie jestem ja ty zobaczysz ile leży ciał w jednym miejscu. O, ciekawe. I żaden nie ma papierosów. No sami, kurwa, zdrowi. Już <grystanie> czegoś na nawet na w kilcach. Pepletki antydepresyjne. Wybieram. Kórą musiałbym sprawdzić mapanią jak Wpis w zombie mnie goni No ja też ci teraz nie pomogę bo boję się że teraz mi coś zaskoczy Dobra czy... Ale idę mniej więcej w tą drogę którą pamiętam że miałem iść Dobra Turcja. Hmm? Ścianę usuwam jedną Dobra No kombinuj tam Będziesz miał coś do zdecyfekowania rany? Powinienem mieć Mi przydałem Dobra, za mnie nie przestały gonić Znaczy na pewno mnie nadal gonią, ale już nie są tak blisko to z... minę. A. Minę sobie to miasteczko Teraz słyszę jak się szyby tługały i nie podoba mi się to No ile was tu jest? A żeby piekarnik podnieść to ja muszę mieć piąty level? Serio? To sobie przyniosłem? Zębik gdy przeskakiwał przez kotka, przejeżdżał, bo... Dobra, idę, wylazmy na i pościnam drzewa trochę. Mhm. Mm bo tu wygrzem later. Hmm. Idę przez jakiś lasek. I kolejny Kurwa, bym tego zajebaniak. Ej, znalazłem jakiś dziwny domek. Wygląda totalnie sos. Idź w moją stronę, a nie... Idę, idę. O, o, o! o. Kurwa, strzelba no Dobra, biorę się kierę i idziemy ścinać. Ty kurwy? Od dupy strony mnie chciałyście? Dziady garbate, rewolwer kolejny. Kurwa, ile ja mam broń? Kurwa no potrzebuje wziąć ten, ten spluwa Ale nie mam jak No tak chuję mnie gonią ciągle Nie mi zabił ale też nie mam broni. Ale nie chcę strzelać bo to jest miasto obok No, no, ty, no gdzie nie nie. Ty, ty gdzie Ty gdzie tu rycymy dość Do góry chciałem pikarnik karnik skarbnąć ale... Ci się okazało że nie mogę A który poziom tego? Piąty. No co jest kurwa. Piąty potrzebowałem, żeby rozmontować ten piekarnik. Ale można go podnieść. Nie, nie możesz, go, możesz go podnieść. No próbowałem podnieść, ale no nie mogłem Ale przyniosłem za to półkę. Chyba. Oh, Pralnia. Zabijam zębiaki po prostu coś kopiąc. Co dobrze. No to jakiś policjant był w ogóle. Biorę mu tą strzelbę 5 pocisków i rewolwer 5 pocisków też. Jedzonko? Jest kurwa, tak? To jest jedzonko, super. Giadro, płyn... Miotła, wybielacz, masa wybielaczy dla teraz Musimy żeby wypił. Oj, zaraz będzie przykro, kurwa. bo strasznie Skończy mi się maczeta. Już nie będę taki hojrat O kurwa, alarm. Ja p***dolę. Zdejmuję bandę. Wypalam nowy. Same rozjebane auta, są strasznie ładne. Nadal żadnego palacza, no to się palę nie mieści. Dobra, jadę z do miasta po jakieś rzeczy. No, Okej. Okay. Dobra, nie powinienem biec, biegnę jak idiota. Pusty, pusty. To, to. Najwyżej nie wrócę. Zaglądażowany. Co piję w ten wino? Mach kurz zagauta? No. Wypożycz. Jak musicie z będę z ukrany? Strzyć? <śmiech> Oczywiście Ty możesz jak sprawdzić mapę? Zaraz muszę sobie tylko zasunąć zasłony wszędzie. Będziesz musiał mi powiedzieć, gdzie mam iść. Patrz, Ty jesteś. Ty, ty jesteś kurwa twoja, daleko jeszcze ode mnie. Ło! Wow. Na zachód, Na zachód? Mhm. Dobra. No ale ty masz naprawdę sporo jeszcze do mnie. Dobra. Co, no, Co? ty tak. Okej. Okay. Dobra, spróbuję sobie szyć z szywaczem. Ale zbliżam się mocno nawet, czy nie? czy znaczy, ja wiem, czy mocno nie widziałem, gdzie ty byłeś na początku, nie? Jakbym widział wcześniej, i to mi ci powiedział. Z jakim czasem? na ziemię rzuciłeś? Powinienem wejść do jakiegoś domku na chwilę A co mówiłeś? Tam dorzucam? Klucze, czy mi dałeś z tego auta? Eee, nie, czekaj już. Chodź, wyrzucę ci. Nie wiem, czy dobrze zbijać do tych domków. Wyglądamy strasznie podejrzeli. Ja żeby... Wyrzucam, to ci brało cię, nie? Ty jesteś. Tam tamtym wyjściem coś. dobra. Ja to deski cały czas piwuje. i... Aha. 20 fajków! O! Dopiero na recepcji, kurwa, papierosy. Ja pierdolę. Jest... Z nasem ale nie mam jak ich sprawdzić nawet. Sygnałem. Koło... musisz do maski podejść. W sensie nie mam jak sprawdzić, jest za dużo zombie w nich. No, papierosek wsiadł pięknie. Algumowa kaczuszka. Uciekam z tego miasta powoli. Przebiegłem całe miasto i zebrałem po drodze strzelbę i rewolwer. Już nie jestem obciążony. Co ci znów jest? Czapka oficerska. Uu, nóż myśliwski. O, to Żeby... by mi się jak rozprzedało. Żeby tą przyczepę połączyć, muszę mieć jakiś klucz. Nie musisz mieć w ogóle, musisz podejść, nie. tylko przytrzymać V i podłączasz. Kurwa, nie mam kiedy mapy sprawdzić, no nie. Daję ci ten nóż myśliwski. Dobra, dzięki. No ci znowu jest, czemu mi HP spada? Z Co ja w ogóle dobrze idę, bo ja straciłem ten... Tak, jak się w ci powiem. Na zachód, północny zachód w sumie. Dobra, no to dobrze, na iść. Masz praktycznie taką samą trasę, jaką ja musiałem przejść przez las. Czyli ja muszę przejść przez las. Chyba zabiję tego jednego ząbika, bo mnie zero on 40 fajków Uhu. Dobra, ale... Teraz potrzebuję taśmy W cię dużo zombie napadło? Nie! Co? Nie trafiłem jej maczetą, kurwa prawie mnie zagryzła. Ja pierdolę Uuuu Jebana. Dobra zombie wokół nie ma No tylko ten jeden, dobra kurwa zapierdolę go na szyku